mury obronne z tyłu mam kościół warowny w Paczkowie i te mury ciągną się wzdłuż a w zasadzie wokoło całego Paczkowa tutaj przypadkowi turyści Hello. How are you? idziemy dalej a tutaj widoczek na kościół warowny w Paczkowie od strony murów obronnych, słoneczko coś nawet widać a my przyszliśmy od strony tejże bramy którą widzisz po lewej stronie a tutaj z lokalnego parku widoczny zarówno kościół warowny jak i wieża Nyska przy ulicy Wojska Polskiego mam trochę szczęścia, bo słoneczko oświetla oba zabytkowe obiekty ładnie żona odpowiada, że ładnie bezmurne niebo w sensie mojego życia fragment murów obronnych w Paczkowie Wyglądają naprawdę prześlicznie Czyli kierunek w lewo Kościół warowny i bodajże Brama ulica Wojska Polskiego A kierunek w prawo Jeszcze dokładnie nie wiem Idziemy dalej Mury obronne w Paczkowie Naprawdę warto tu przyjść tylko po to aby obejrzeć te mury Zbliżamy się do kolejnej ciekawej wieży